tutaj na stoliku sędziowskim, każda złotóweczka się liczy na rehabilitację. W tym momencie rozpoczęło się spotkanie ze zespołu powożenia toru aktualnego wicemistra Polski z Gniezdo, Weniaminka, hokej okay, w Super Tak, tak, O Tak, tak, tak. Tak, tak, tak. Panie, chodźcie! ma chodźcie! Panie, chodźcie! Panie, chodźcie! Panie, chodźcie! Panie, chodźcie!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 I'm so ready to go! I'm just